Dzień dobry kochani, witam was, bardzo serdecznie ściskam mocno, o tak mocno was ściskam o poranku 20 czerwca 2021 roku, wczoraj miałam robić to nagranie, ale upały mnie pokonały, nawet się zrymowało wczoraj minęły równo 3 lata nie, 4 lata przepraszam 4 lata, bo to był 2017 rok jak zamieściłam pierwsze filmy tutaj na naszym holisie i tym wszystkim osobom które są ze mną od początku tym, które z czasem dochodziły, subskrybowały kanał z całego serca za te 4 lata chcę podziękować i tak sobie właśnie wczoraj myślałam jak zrobić czytanie na bardzo wyjątkowy czas, bo mamy tak, pojutrze przesilenie, wchodzimy w cudowną energię lata. Za 4 dni dokładnie, 24 czerwca, mamy przepiękną pełnię w Koziorożcu, pełnię celebrowania miłości. Ja o tej pełni za chwilę coś więcej powiem, po prostu przeczytam to, co jest w kalendarzu lunarnym, który na ten rok wydałam. I teraz kolejna taka dla mnie bardzo wyjątkowa okoliczność to cztery lata bycia tutaj z Wami. Dla mnie bardzo wyjątkowe cztery lata, bo już nie mówiąc o tym, że poznałam ogromną ilość fantastycznych, ciekawych osób, tych osób, które zwracały się do mnie z prośbą o zrobienie czytań, to mogłam jeszcze Piękniej, bardziej pragmatycznie i tak produktywnie, o tego słowa mi brakowało, spojrzeć na pracę z tarotem. Dzięki Wam kochani, tak? bo widziałam jak rozwijacie się dzięki tym przekazom, które są na tym kanale, jak bardzo realizujecie siebie, zaczynacie realizować siebie, a przede wszystkim to, to zawsze dawało mi i daje ogromnie dużo radości, kiedy te czytania są dla was inspiracją do wychodzenia z ograniczeń, do pokonywania własnych lęków i do rozpoczynania procesu zmiany. Dlatego, że zmiana to jest proces. tak? To nie jest tak, że można zrobić pstryk i się obrócić do jakiejś innej sytuacji, zmianę trzeba przygotować, zmianę trzeba przeprowadzić i ją domknąć, ale o tym być może za czas jakiś, kochani na ten czas ym, bardzo wyjątkowy yy, wybrałam dwie talie, pierwsza, te talie już znacie, bo już tą talią pracowałam, to jest cudowny słowiański tarot, no bo jakby nie patrzeć mamy za chwilę noc kupały, przepiękne słowiańskie energie, które ja kocham nad życie i uwielbiam według nich funkcjonować, żyć, pracować, działać, kochać i to jest prezent od mojej córki, a to jest cudo Natalia. Talia Jasnowidów, Talia Jasnowidzenia, tak jest nazwana, którą dostałam od bardzo wyjątkowej osoby. Wunia, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Osoby z piękną duszą, niesamowicie kreatywnej, twórczej, no i nominowanej kiedyś do nagrody Nikkei. Bardzo jestem dumna i szczęśliwa, że właśnie jak teraz przychodzi taki wyjątkowy czas, to mam również dwie bardzo wyjątkowe talie z super energią na ten, na ten właśnie moment, w którym czytanie jest robione. I pomyślałam sobie kochani w ten sposób, że z okazji pełni zajrzymy głębiej, tej wyjątkowej pełni w Koziorożcu, zajrzymy sobie głębiej w najbliższe 4 lata. Bo ja sobie pomyślałam w ten sposób, że 4 lata temu o tej porze, zupełnie nie wiedziałam, jaki będzie efekt mojego przegranego zakładu i tego, że tutaj na YouTube się pojawiłam. I tak dużo niesamowitych, fantastycznych rzeczy się w ciągu tego czasu, tych czterech lat zdarzyło, że chciałabym Was zainspirować tym czytaniem właśnie w tym szczególnym momencie celebrowania miłości, Przede wszystkim celebrowania miłości do siebie, celebrowania miłości do własnej stabilności emocjonalnej, materialnej, do czego zawsze na tym kanale zachęcam, do wglądu, do celebrowania wglądu we własne potrzeby. Chciałabym to czytanie zrobić właśnie w taki sposób, aby jedną talią zerknąć w to, co... Yy, Mówi, jakby do nas ten wyjątkowy czas pod kątem samej pełni, i jak energia tej pełni może się przełożyć na najbliższe Twoje cztery lata. Czyli przy tak wyjątkowym czasie, niebywałym czasie, patrzymy z poziomu teraźniejszości w przyszłość i na tę przyszłość się otwieramy. Kochani. Y o, zobaczcie jak pięknie wypadła dziesiątka buław. Czyli można powiedzieć, odchodzą trudy, odchodzą zmagania. Mnóstwo doświadczeń pozytywnych zaczyna do naszego życia przychodzić. Ja dziś trochę inaczej rozłożę te karty, bo będziemy patrzeć z poziomu wyboru. I teraz tak. Niech tutaj będzie dwójeczka, na nosie tego słońca, na ustach niech będzie sobie czwóreczka, a tutaj nieparzyste. Co na to powiecie, kochani? Zaraz będę tasować karty, ale jeszcze doczytam o tej bardzo, bardzo wyjątkowej pełni. Dobrze, nie chcę was zamęczyć. Tutaj będziemy sobie dopowiadać tarotem snów, jeżeli coś będzie niejasne wybierajcie już sobie który numerek jak to powiedziałam która cyferka ma do was przymówić talie po raz pierwszy tasuje zresztą nie ukrywam że dostałam ją na 24 grudnia czyli kiedy słońce było w koziorożcu i pierwsza rzecz jaką sobie pomyślałam to Taka właśnie, że y, poczekam na wyjątkowy czas z tą talią i zobaczcie, jak się pięknie ułożyła energia. Robimy czytanie, kiedy księżyc jest za moment y, w pełni. Pełnia w koziorożcu. Cudownie. Najpierw ogólna energia. Mamy cztery buławy i mamy kartę eremity. To są karty, które są na spodzie z przetasowania. Pełnia, która służy, i mówimy o czterech latach, zobaczcie, a tutaj mamy czwórkę. Pełnia, która służy takim przemyśleniom pod kątem tego, co ja chcę świętować za cztery lata. Co mi da za cztery lata stabilność, co za cztery lata będzie moją enklawą. Ermita zawsze mówi o wglądzie w siebie. Remita mówi o tym, aby usunąć wpływy innych osób na nasze emocje. I tu można by powiedzieć, że przekaz ogólny tego naszego czytania, tego naszego spotkania pod kątem właśnie inspiracji na najbliższe 4 lata jest taki, że zastanów się teraz właśnie, bo to dobry czas między tym, 20 czerwca, a 24, 25, 26, bo musicie pamiętać, że energia pełni, nowiu działa jeszcze przez dwa dni po danym wydarzeniu. Nawet trzy dni, niektórzy mówią: A więc przez najbliższy czas pomyśl sobie, tak? Czy kochasz swoją samotność? Jeżeli nie, to dlaczego? Co ci jest potrzebne do zbudowania enklawy? Zastanów się, czy twoja filozofia życiowa, to w co wierzysz, to co dajesz z siebie, na co się otwierasz, co przyjmujesz do siebie, czy to buduje twoją stabilność, czy wręcz przeciwnie. Na ile jesteś wpływowy, wpływowa, na ile poddajesz się destrukcji, która jest, która płynie z zachowania innych osób, to jest do przemyślenia na ten czas w pełni. To taka ogólna energia. Zerkniemy sobie teraz w ogólne przesłanie na ten najbliższy czas. Moja przestrzeń życiowa jest doskonała. Zobaczcie jakie wspaniałe. To jest naprawdę cudowne przesłanie. Wiem, że mieszkam w cudownym miejscu. Zobaczcie jak to się pokrywa z tą czwórką buław, kartą domu, enklawy, stabilności. Znajduję tu spełnienie wszystkich moich potrzeb i pragnień. Lokalizacja jest cudowna i odpowiada mi cena. Warto sobie przemyśleć przy tym przesłaniu, czy nie trzeba by było w ciągu tych najbliższych lat nie wiem, zmienić miejsca zamieszkania czegoś w tym domu wyremontować przearanżować poprawić obieg energii być może zadbać o to aby relacje z domownikami były takimi relacjami które dadzą ci więcej swobody, wolności poczujesz się lepiej na tym gruncie na którym teraz jesteś wspaniała energia Niech to, sobie tutaj, niech to sobie tutaj przez chwilę jest no i przeczytam Wam jeszcze kilka zdań właśnie z kalendarza lunarnego pełnia różanego księżyca, bo tak ona się nazywa ta pełnia w koziorożcu jedna z najbardziej wyjątkowych pełni w 2021 roku wypada akurat tuż po letnim przesileniu jej energią jest małżeństwo i obfitość Inaczej zwana jest też Księżycem miodowym, gorącym, truskawkowym lub księżycem kochanków, ileż jest radości w tych nazwach, prawda? Dawniej to właśnie ten czas był świętem zakochanych, niech praktyka na dzisiejszą pełnię dla Ciebie będzie. Niech prak praktyką na dzisiejszą dla Ciebie będzie celebrowanie miłości. Jeśli jesteś w związku, to spędź ten czas wraz z ukochanym. Doświadczaj tego cudownego uczucia fizycznie i duchowo. Jeżeli jeszcze nie znalazłaś, nie znalazłaś odpowiedniej osoby, to niech to będzie idealny czas dla ciebie do zastanowienia się, kogo szukasz. Jeżeli będziesz sama ze sobą szczęśliwa lub będziesz sam ze sobą szczęśliwy, to miłość sama cię odnajdzie. Kochani, a teraz już w ten wyjątkowy czas celebrowania miłości, wglądu w siebie, budowania enklawy, zapraszam na to, by zerknąć na najbliższe 4 lata. No i, kochani, wykładam karty, a wy sobie myślcie, którą cyferkę wziąć. Tutaj sobie z. Wybieram więcej kart, kochani. Żebyście, żeby można było o tych kartach trochę więcej poopowiadać, i żebyście mieli więcej informacji w tym przesłaniu. Dobrze, to już mamy przetasowane, przełożone, przygotowane. Jeden Dwa Trzy I Cztery Dobrze i teraz kochani jakoś To tak chcę poprzekładać Tutaj żeby to było Żeby nam tu wszystko Żebyśmy mieli wszystko Na stole Bardzo mi na tym zależy Żeby no dobrze, troszkę rozsunąć te świece, żeby energia wszystkich kart była. A teraz bierzemy się za jedyneczkę. No właśnie, co my tu mamy? Gdzie, kochane, jedynki mogą dojść za cztery lata? Gdzie jedynki mogą dojść za cztery lata. Siedem buław. Król buław. Rycerz buław, przepraszam. I... I as miecz. Kochani, te cztery najbliższe lata... Warto poświęcić ochronie swoich y, ideałów. Warto. Y, przepraszam, patrzę, liczyłam karty, czy wszędzie jest równo. Warto poświęcić ochronie swoich ideałów. Te, sie, te siedem buław mówi o obronie, o odwadze, o waleczności. Mówi o tym, aby pozostać przy swoich przekonaniach. Dlaczego? Dlatego, że te przekonania, które teraz w sercu nosicie, to za czym idziecie, dokąd podążacie, to jest coś, co nie tylko będzie wam dawało bardzo dużo energii, takiej pozytywnej energii, co was odrodzi, ale jednocześnie sprawi, że będziecie mieć głowę pełną pomysłów, nowych rozwiązań, aktywności mentalnej, a z mieczy, to jest siła intelektu w tym takim najczystszym wydaniu. Może być też tak, to zaraz sobie dopowiemy, kochani, tego Asa mieczy. Siedem Kielichów, że zdecydujecie się y, zrobić coś, co będzie, o czym dawno marzyliście, nawet tu jest taka zachęta y, w sprawach zawodowych. Wenus w skorpionie, czwórka kielich, siódemka kielichów Wenus, czyli energia kreacji, tworzenia piękna zasobów materialnych, związków skorpion to jest transformacja, przemiana więc dobrze by było, aby w tym najbliższym czasie, teraz w ciągu tego tygodnia, kiedy mamy pełnię w koziorożcu przeanalizować to właśnie, w jakim kierunku ja chcę być za te właśnie cztery lata, w jakim kierunku ja się chcę e, rozwijać, w którą stronę chcę podążać, e, ale w taki sposób, aby to było ze mną spójne, żebym ja czuła, że naprawdę, czy czuł, że naprawdę gram, walczę o coś wartościowego, tworzę, nie odtwarzam bo tu macie szansę naprawdę nie tylko na bardzo głębokie przewartościowanie swoich działań i swoich aktywności, ale może być też tak, że za 4 lata tej porze powiecie sobie jak to dobrze, że 4 lata temu postawiłam na coś, czy postawiłem na coś, co owszem wymagało bardzo dużo aktywności, tak? Wymagało uwolnienia ode mnie, kreacji, pokazania się. Wymagało ode mnie determinacji i siły intelektu, ale warto, ale warto było. No i teraz sobie zerkniemy tutaj w energię. Czwórka buław, piękna karta, dużo spokoju, słońce i cesarz. No fenomenalne karty, które mówią o bardzo bezpiecznym, naprawdę bardzo bezpiecznym momencie w życiu, który uzyskujecie za te cztery lata właśnie dzięki tej aktywności i postawieniu na coś, co może na ten moment wydawać się taką ideą fix jeszcze nawet, tak? natomiast warto w tym kierunku iść Słońce, wiecie, że to jest najpiękniejsza karta, to jest sukces, ale to jest też sukces zdobyty dzięki temu, że postawicie na budowanie, aktywne budowanie, nie czekanie, aż coś się zadzieje za Was, tak? tylko będziecie po prostu działać w ramach zasad, które sobie stworzycie. Cesarz to jest stabilność, to jest autorytet, Cesarz tutaj jest nad asem mieczy. Macie szansę w ciągu tych czterech najbliższych lat dojść do wyjątkowego e, e, takiego stanu ducha świadomości, gdzie będziecie swoją postawą dla innych wzorem do naśladowania. I zastanówcie się właśnie, w czym chcecie ten wyjątkowy sukces osiągnąć. To jest... To jest naprawdę cudowne, wyjątkowe przesłanie dla Was. Dopowiemy sobie jeszcze afirmację. Uwalniam się od destrukcyjnych obaw i wątpliwości. Akceptuję siebie i napełniam serce i umysł spokojem. Jestem istotą kochaną i czuję się bezpiecznie. Zobaczcie, wyzbywam się wszelkiego strachu i wątpliwości. I to rzeczywiście jest, patrząc na te karty, Pójście niesamowicie do przodu, dopowiemy sobie e, cesarza, pięć mieczy, e, gdybym miała tutaj dać ci jakąś radę, to też jest energia Wenus, nie walcz o rzeczy, e, pop, poprzez które e, będziesz dobrze widziana na przykład w środowisku, tak? E, czy dobrze będą o, ciebie, o tobie mówić, zawalcz o te rzeczy które dadzą ci spokój i które będą cię chronić na lata. Zobaczymy, co to może być. E, pokazał nam się król buław. Zawalcz po prostu swoją niezależność. Król buław to jest człowiek, który ma wielką wizję. E, to jest człowiek, który tworzy, który kreuje. To jest człowiek, który nie boi się działać. To jest człowiek, który nie boi się podejmować decyzji. To jest też człowiek, który wyzbył się wszelkiego strachu i wszelkich wątpliwości, idąc tutaj za energią tego przesłania. I jeszcze jedno odpowiedzenie, i rycerz kielichów, bardzo piękna karta, kielichy, jak wiecie kochani, to jest żywioł wody, a żywioł wody to jednocześnie czakra sakralna, czyli czakra, w której mamy, biorąc w cudzysłów to są zaprogramowaną naszą kreatywność. A więc im więcej aktywności, tym więcej kreatywności. i więcej kreatywności, tym więcej autorytetu, sukcesu, pieniędzy, bezpieczeństwa. Nie mówiąc już właśnie o tym, że Słońce i Cesarz bardzo często zwiastuje świętowanie w bardzo szerokim gronie, Czyli w gronie rodzinnym, a więc dla tych osób, które pragną celebrować miłość we dwoje, a teraz jeszcze są w pojedynkę, no to właśnie to jest ta prośba, by zawalczyć o siebie najpierw, tak? Najpierw poczuć się szczęśliwym ze sobą, dać sobie światło, a szukać ewentualnie partnera, nie dlatego, że wszyscy mają. Kogoś, a ja nie mam, tylko szukać kogoś do siebie. Ja na przykład, kiedy powiedziałam sobie, że OK, jestem gotowa do tego, żeby znowu wejść w związek pomiędzy jednym związkiem a drugim, miałam y, cudowne ja nazywam to błogosławione trzy lata samotności od jakichkolwiek relacji, bo chciałam siebie poukładać, chciałam poczuć swoje potrzeby, powiedziałam sobie, że przede wszystkim będę kierowała się tym w moim życiu przy doborze y, mężczyzny do stworzenia związku, aby on był dopełnieniem do moich y, wad, moich niedoskonałości i zawsze daję taki przykład, kiedy prowadzę różnego rodzaju warsztaty właśnie z tego jak budować fajne związki i relacje, że y, wtedy pomyślałam sobie ojej, jakby było cudownie gdyby on lubił robić zakupy bo ja nie cierpię chodzić na zakupy dla mnie to jest po prostu jakaś gehenna. I tak się akurat złożyło, że rzeczywiście mój mąż bo już teraz tak mogę powiedzieć, mój mąż uwielbia chodzić na zakupy, robi zakupy i to jest dla mnie cudowne. Także to dałam wam po prostu taki przykład, ale to jest bardzo ważne, żeby dobrać sobie człowieka na lata i pamiętać o tym, że ten czas, w którym ten czas pierwszy w związku te początki, one są, zawsze spowodowane, one są zawsze spowodowane naszym pragnieniem, czy wchodzimy w ten początek w związku z taką euforią. Ona jest spowodowana hormonami, buzują w nas hormony miłości i dobrze jest wiedzieć, że ten stan nie trwa zawsze tak? i on nie jest na wciąż i nie można być cały czas w stanie ekstazy i dopaminowych wyrzutów i warto od samego początku budować przyjaźń i dobrze jest wchodzić z taką ideą to też tu to się pięknie pokazuje w tej czwórce buław w jakąkolwiek relację, czy osobistą, czy zawodową z, taką, z takim zapytaniem co ja chcę w tym stworzyć nie sam dla siebie ale z tym drugim człowiekiem dla świata. Także, kochani, wspaniałe czytanie. I co jest przesłaniem jeszcze dla Was na koniec? Karta remity, czyli wgląd w siebie. Tak? Wgląd w siebie. Kiedyś takie mądre powiedzenie usłyszałam, że światło w ciemności ma największą wartość dlatego im więcej światła w sobie znajdziecie tym więcej e, wartości w waszym życiu będziecie oglądać za dnia i z tym przesłaniem was kochane jedynaczki zostawiam, zbieram karty i teraz dwójeczki dwójeczki to samo <coughs> pytanie dwójeczki no dobrze wy kochani za 4 lata co możecie osiągnąć w tym czasie królowa buław y, zobaczcie przy poprzednim czytaniu y, też wyszła taka niesamowita energia aktywności u was też królowa buław. Ym, kobieta, która ona jest tutaj przepięknie pokazana na tym zdjęciu, przepięknie. Kobieta, która przyjmuje energię z wszechświata. Zobaczcie, jak ona się cieszy. Yy, jaka ona jest silna, dumna, a jednocześnie ma nogi złączone, tak jakby medytowała. Więc... Yy, Warto zastanowić się, w którym kierunku poprowadzić naszą namiętność, intensywność, do czego użyć siły, tej w naszej siły działania, siły charakteru. Karta Maga. No to już odpowiedź jest taka. Przez najbliższe 4 lata kreuj, twórz, pokazuj swój talent, pokazuj swoje umiejętności, i karta księżyca jeżeli to czytanie wybrały osoby czytanie dla dwójek wybrały osoby, które pragną wyjść do świata z kursami książkami warsztatami generalnie pragną coś stworzyć, zaprojektować no to powiem wam, że wkładając niewielkie działania tak? będziecie mieć wyjątkowe spełnienie marzeń tutaj. Dopowiemy sobie kartę Maga. Wyjątkowy czas dla osób, które chcą tworzyć, działać, kreować, przekształcać. To jest bardzo ważne. To jest też czas, który, gdzie mówimy wprost, wierz w siebie, idź yy, nie pod prąd, a z prądem nie namawiaj innych do tego, by, yy, że tak powiem, ciebie wspierali, dlatego, że to nie jest czas yy, taki, w którym ty masz czerpać pomoc z zewnątrz, to jest czas, w którym ty masz się światu pokazać jako lider, ma to lider, ma to ktoś, kto jest tak niesamowicie zaradny, tak niesamowicie elokwentny działający świadomy że to on realizując swoje marzenia po części też realizuje marzenia innych yy, dopowiadamy sobie księżyc czwórka kielichów księżyc wraku czyli czas w którym będziesz budować swój komfort na lata a ten czas yy, a ten komfort na lata może być tak rozumiany, że za cztery lata Będziesz wręcz znudzona tym, co zbudowałaś. Czasami mamy coś takiego, że mamy po prostu przesyt owoców naszych działań. Nudzą nas pewne rzeczy. Ja na przykład bardzo dbam o to, żeby nigdy nie poczuć wypalenia w tym, co robię. Dlatego na szczęście tak sobie wszystko poukładałam, że mam kilka obszarów zainteresowań. I jeżeli już czuję jakieś małe przemęczenie jednym, to wchodzę w drugi. Żeby właśnie łączyć tak bardzo holistycznie, bo uwielbiam żyć holistycznie, aktywność z kreacją. Tak? Dlatego w momencie, kiedy ja na przykład czuję, że mam zmęczenie, duże zmęczenie intelektualne, to zaczynam robić takie proste, najprostsze rzeczy. Typu sadzenie kwiatów jakieś sprzątanie pomaganie gdzieś tam nie wiem, rodzicom w ogrodzie teścią w ogrodzie takie po prostu zwykłe ale dla mnie w tym momencie niezwykłe y, działania zadania które się poprzez które się odstresowuje y, jeżeli na przykład czuję że za dużo pracowałam już z ludźmi, bo na przykład miałam, nie wiem, mnóstwo sesji w ciągu jednego dnia, potem to się połączyło w tydzień, potem w miesiąc i czuję się taka intelektualnie przepracowana i zmęczona, to zaczynam odpoczywać w inny sposób, czyli piszę, na przykład jestem w trakcie pisania książki o tarocie, idę do, do tych właśnie rzeczy takich bardzo kreatywnych, rysuję Tworzę, tak jak powiedziałam właśnie, dbam o ogród I tak dalej, i tak dalej Dlatego wy też tu, widać Dzięki tej kreacji maga To będzie wyjątkowa kreacja maga Kochani, zobaczcie Mag i rydwan to jest w ogóle pójście do sukcesu o, o, o. No, Niebywała energia twór, Bardzo twórcza I dająca duże profity stworzenia Widać tutaj, że za te cztery lata będziecie naprawdę w takim momencie życia, oczywiście działać trzeba, nawet królowa buław się pokazała, w którym, i to jest jako i komplement, i ostrzeżenie, będziecie wręcz tacy no, z muchami w nosie, bo będziecie po prostu tym swoim sukcesem e, zmęczeni. To się często mówi, o matko, mam klęskę urodzaju, nie? to dokładnie taki stan tutaj będzie. Na czym ta królowa buław ma się przede wszystkim skupić? na żegnaniu przeszłości, to jest trójka mieczy odciąć przeszłość, nie rozpamiętywać przeszłości no dobrze, to teraz o czym jeszcze dodatkowo pomyśleć w tym czasie wyjątkowej pełni w koziorożcu, aby się na te cztery lata wzmocnić, pokazuje się czwórka kielichów, a więc pierwsza informacja zastanów się co musi się w twoim życiu zdarzyć ale z Twojego działania, z Twoich decyzji. Od czego z przeszłości musisz się uwolnić, uwolnić swoje myśli, żebyś właśnie doszła takiego stanu, aż wręcz znużenia własnym komfortem. To takie pytanie stawiamy. Druga karta, piękna karta świata, która mówi o tym, że jeżeli coś trudnego masz w tej chwili, czy za coś trudnego musisz się zabrać, żeby poczuć to wyjątkowe spełnienie to będzie to przychodziło bardzo łatwo tak? to będzie, karta świata mówi o tym, że będziesz wszystko szybko kończyć, bo mamy tutaj rydwan, to jest karta ruchu będziesz wszystko szybko kończyć zaczynać, nie będzie problemu tak? z niczym, i ostatnia energia no chyba najpiękniejsza, dziesiątka kielichów jeżeli ty chcesz wykreować coś, co doprowadzi cię do szczęśliwej rodziny, bycia szczęśliwym tatą, mamą, a generalnie kreowania tego wszystkiego, co daje spełnienie, miłość, bezpieczeństwo, spokój. I właśnie aż takie trochę znużenie <śmiech> tym komfortem emocjonalnym, <śmiech> przepraszam koniec za moją chrypę, który wykreujesz sama, wykroujesz sam, no to tutaj jesteś na najlepszej drodze. No te osoby, które będą chciały nad sobą popracować w ciągu tych najbliższych czterech lat, tutaj projekcja jest naprawdę niesłychana. Jestem ciekawa, co będzie dla czwórek, bo ja dzisiaj z czwóreczkami. <śmiech> Natomiast już teraz yy, widać, że to 10 kielichów jeszcze dopytam o jedną rzecz. Czy jest coś takiego, czego teraz nie widzisz, a co otworzy Cię wyjątkowo na świat spełnionej emocjonalności, co trzeba poprawić, nad czym popracować. Zobacz, cesarzowa, no, wy, karty wyborne, czyli Ty musisz wejść od początku do końca w swoje potrzeby, poczuć to, czego potrzebujesz naprawdę. Ta królowa buław przy Trójce Mieczy mówi też o wyzwoleniu się z jakichś obciążeń mentalnych, Oczekiwań. zadziałaj najpierw dla siebie, a potem dla innych. I ta kolejność będzie taką kolejnością, która da ci sukces, szczęście, spełnienie. I afirmacja, najważniejsza jest teraźniejszość, rzeczywiście, bo teraźniejszość to jest jedyny stan, w którym możemy zamknąć ostatecznie przeszłość i maksymalnie otworzyć się na przyszłość. Przeszłość jest za mną i nie ma nade mną żadnej władzy. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite dopełnienie do tej Trójki Mieczy. Mogę zacząć żyć chwilą obecną. No, Królowa Buław bezsprzecznie żyje chwilą obecną. Rydwan, mak to też są energie, które żyją chwilą obecną. I namawiają do spełniania marzeń, do pozbycia się też lęków. Moje dzisiejsze myśli ukształtują moje jutro. Odbieram należną mi moc, mam zapewnione bezpieczeństwo i wolność. Jeszcze jedną rzecz dopytamy: od czego zaczynać powinnaś, powinieneś swoją przemianę, by to piękne spełnienie mogło być Twoją twoim udziałem dobrze powiedziałam? bo się zamyśliłam nad tą cesarzową tak, żebyś mógł delektować się tym spełnieniem, mogła delektować się od czego zacząć od tego by odzyskać witalność to jest bardzo ważne, tak? odzyskać witalność, cieszyć się życiem, cieszyć się każdym dniem pamiętajcie kochani, że y, lew to jest władca piątego domu horoskopowego, a to jest dom przede wszystkim wyrażania siebie, pozytywnego wyrażania siebie do świata poprzez taką dobrą komitywę z tym światem, poprzez czerpanie radości z życia, dbanie o własne emocje, także yy, patrzcie też yy, na siebie pod kątem, takim <śmiech> od teraz, co ja muszę zrobić w najbliższym czasie, żeby podkręcić tę moją, Witalność. Ja zawsze mówię, że nie ma nic lepszego niż zmiana stylu życia i podkręcenie witalności <śmiech> poprzez jedzenie po prostu, tak? Dieta to jest to jest klucz. Kochani, ściskam mocno. Ach, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo już się z Wami żegnam, a jeszcze przesłanie na ten czas najbliższego budowania czteroletniego. Karta wieży. Karta wieży, która. Dla mnie jest taką zawsze informacją, że los i tak zabierze Ci to, czy zburzy Ci w życiu to, co jest dla Ciebie docelowo destrukcyjne, czy destruktywne, chyba destrukcyjne się powinno powiedzieć. A więc nie bój się tego, co będzie przewrotem. Jeżeli chcesz jak najmniej być narażona na przewroty, czy narażone na przewroty różnego rodzaju, przewroty z zewnątrz i wymuszanie zmiany, to prośba, żebyś jak najwięcej rzeczy zainicjowała, czy zainicjował sam. Także tutaj też karta wieży mówi o eksplodowaniu uczuć. Ona też mówi o eksplodowaniu wolności, o burzeniu ograniczeń, o wyrywaniu się z rzeczy, które są no, takie bardzo zniewalające. Ona też przy karcie wieży mówi o wyjątkowym takim wybuchu mocy siły twórczej kreacji, um, dlatego jeszcze raz, teraz już się mogę z wami kochani pożegnać, ściskam i mocno was całuję i życzę wam, żebyście jak najwięcej uszczknęli dla siebie z tego przekazu, no dobrze, składamy karty, Przepraszam, trójki. Kochane, czwóreczki, trójeczki, przepraszam. Wy za 4 lata, wy po tych czterech latach patrzymy, co pokaże nam yy, Tarot. Królowa denarów. Przepiękna. Yy, w tej talii królowa denarów jest po prostu boska zobaczcie jak cudowna jest ta energia, no, ona jest piękna, zobaczcie, siedzi sobie na czerwonej poduszce i co jest niesamowite, z jej głowy wyrastają takie gałęzie, które za chwilę zakwitną, to jest bardzo dobry czas na wymyślanie, tworzenie spokoju materialnego, to jest też doskonały czas, kochane trójki, dla kariery waszej. Zaraz sobie dopowiemy tę królową denarów, bo ta pierwsza energia to jest bardzo fascynująca energia. Dopowiemy ją sobie. No, zobaczcie. Wybitny czas, jeżeli chodzi o sferę materialną. Denary, denary, denary czas niesamowitych szans, otwierania się na nowe, a z denarów. To jest po prostu obfitość. Najbliższa pełnia to pełnia obfitości i miłości, tak? W związku z tym to jest też pełnia budowania zasobów, dlatego przez te najbliższe 4 lata, tutaj tarot podpowiada, skup się przede wszystkim właśnie na, tej, na tym budowaniu i krowaniu zasobów karta świata, jakie potężne energie, dla wielu z Was będzie to czas, w którym będziecie mogły, mogli zmieniać miejsce zamieszkania, rozwinąć się niesamowicie pod względem, tutaj się pokazuje materialnym, dopowiemy jeszcze sobie, paść buław, pod względem zdrowia, materii, energii, siły, woli, będziecie się uczyć życia na nowo. I tutaj Proponuję zrobić od razu sobie pierwszą lekcję, tak? taką pracę nad sobą w tym paziu buław, żeby zawalczyć i zadbać o entuzjazm, ale nie taki sztucznie nakręcany entuzjazm, na zasadzie takich czasami są, jakieś takie super motywujące zjazdy na zasadzie, ach tutaj motywujemy się na chwilę jesteśmy świetni, rewelacyjni, możemy iść walczyć o siebie, o świat i tak dalej tu nie chodzi o takie nakręcanie energii tak? tu chodzi o samodzielne podkręcanie i budowanie własnej mocy mamy królową denarów asa denarów, mamy pazia buław czyli energię bardzo bystrą bardzo szybką też bardzo ważne jest kiedy patrzymy na te dwie karty karta świata, karta Pazia Buław wejść w taką postawę w ciągu tego najbliższego czasu która pozwoli poczuć się znów jak dziecko zdobywające świat, każdy z nas rodzi się pełen entuzjazmu i później niestety tak się dzieje, że przekonania ludzi, którzy wpajają nam swoje własne wzorce, jakimi patrzą na świat, on powoduje, że albo jesteśmy ograniczani, albo jesteśmy stymulowani. Więc jeżeli masz jakieś wzorce zaczerpnięte, mamy, taty, babci, ogólnie, tak zwane, masz jakieś wzorce pod tytułem ojej, nie mogę tego zrobić, bo co ludzie powiedzą to zastanów się, na ile te wzorce zasługują dla twojego własnego dobra na usunięcie, na pozbycie się ich paś buław to jest taki fajny dzieciak bardzo aktywny, który lekceważy rzeczy, które mają go ograniczać dzięki temu poznaje świat, jest ciekawy świata a ciekawość świata, wychodzenie do świata, poznawanie świata, doświadczanie tego wszystkiego, co świat daje, powoduje, że nasze doświadczenia, nasza wiedza o świecie się poszerza. Dzięki temu mamy w głowie więcej kreacji, więcej odwagi, więcej przede wszystkim wiedzy. A wiedza, kochani, jak wiecie, daje moc. O jaką aktywność ten paziu była? wchodzi? aktywność pod kątem właśnie sukcesu, bo tu mamy kartę słońca szczęście, sukces optymizm, to jest to do czego powinieneś, powinnaś iść, co domknąć co ci przeszkadza w tym otwarciu się na świat dwójka mieczy zblokowanie takimi mm, takim Takim, ja użyję takiego zdania, raz mi się nie udało, to już nie będę próbować, bo zawsze mi się nie będzie udawało, albo ja mam pecha, albo ja nie mam szczęścia, albo najgorsze przekonania, jak słyszę, czasami przychodzą do mnie ludzie na konsultacje i mi mówią, nie, ja to nie mogę tutaj osiągać tego czy tego, bo ja jestem spod takiego czy takiego znaku, ja jestem wrażliwa. Ja wiem, ale czy ty czujesz, że jesteś wrażliwa, czy po prostu przykleiłaś sobie jako alibi, czy przykleiłeś sobie jako alibi łatkę właśnie wrażliwego na przykład, nie wiem, raka, czy jakiejś wrażliwej ryby i nie idziesz do sukcesu, a ja znam mnóstwo osób z poznaku raka, z poznaku ryb, które mają stanowiska kierownicze, fantastyczne rodziny i absolutnie nie są ani nadwrażliwe, ani wrażliwe, bo po prostu nie dały się zaszufladkować, tak, tylko po poszły za swoimi potrzebami, marzeniami, za siłą własnej woli i dlatego tutaj jest prośba o to, aby nie dać się zaszufladkować ani teraz, ani w ciągu tych najbliższych czterech lat no dobrze, to patrzymy dalej na energię, za cztery lata o, cesarzowa, pięknie, no to nic lepszego nie może tutaj być królowa denarów jest tak zwaną małą cesarzową a tutaj mamy cudowną cesarzową, jeszcze tak jakbyśmy ostro i złapały to złapali to, żeby było w ogóle dobrze no chcę wam właśnie, o mamy, cesarzową pokazać, wspaniała kobieta która rozkwita następna energia rydwan, sukces i to jaki i następna energia Dziewiątka buław. Yy, powiem tak, yy, może się zdarzyć, że w tym uwalnianiu się z przekonań, w tym odbudowywaniu entuzjazmu, będziesz widzieć trudność, ale bądź wytrwała, bądź wytrwały. Często dziewiątka buław to jest tak zwana yy, mówią o tym ja też yy, sprawdziłam to wiele razy na sobie taka energia yy, zmęczonego wręcz takiego poobijanego wojownika który wie dokąd idzie wie dokąd zmierza i bez względu na to co go otacza zobacz tutaj deszcz słota e, pochmurne niebo to gdzieś tam na horyzoncie już widać brzask tak? i mimo tego że on idzie po takiej no jeszcze trudnej energii to on idzie do finału on idzie do spełnienia on idzie za tym co sobie postanowił więc to jest bardzo ważne tak żebyś ty też tak pokierowała w ciągu tych czterech najbliższych lat swoim życiem czy pokierała swoim życiem żeby nikt ci nie odebrał prawa do yy, bycia tam gdzie ty chcesz być do tego miejsca w którym będziesz się czuła dobrze będzie się czuła spełniona będziesz czuła że panujesz nad swoją mocą i niemocą, Karta Tak. to jest bardzo ważne, nie pozwól sobie odebrać mocy, cesarzowa zresztą to jest kobieta, która wie czego potrzebuje i potrafi mądrze o to zawalczyć, bo nie ulega żadnemu zaszufladkowaniu, to jest osoba, która korzysta z energii słońca, korzysta z szans, ona się budzi po to, by działać, i zasypia, żeby się zregenerować przed kolejnym dniem działania i do takiej postawy Cię tutaj zachęcają te energie wyższe afirmacja mój dom to spokojna, przystań kocham swój dom, kocham każdy jego kąt oraz ciepło i komfort, który mi daje przepełnia mnie spokój widać, że w tym czasie możesz bardzo mocno zawalczyć o ten spokój ja dopytam jeszcze Czemu nie ulegać, tak? W tej dziewiące buław. Przed czym się nie łamać. Siedem denarów. Nie ulegać przed tym, że czegoś się będziesz musiała nauczyć. Być może będziesz musiała zmienić, będziesz musiał zmienić swoją postawę wobec pieniądza, swoje przekonanie na temat. Pieniędzy, stabilności. Nie pamiętam jak tutaj na kanale zawsze mówiłam o tym, że najpierw zbuduj stabilność, a potem sięgaj po miłość, dlatego że kiedy nie masz deficytów materialnych, y, każde uczucie, miłość można przeżywać piękniej, nie ma też jakichś takich toksycznych zależności w życiu, bo samodzielność daje wolność, tak? to większość osób na początku mówiła, że no, to jest nie tak, a później te same osoby mu i dziękowały właśnie za pragmatyzm, za to, że zabezpieczyły się przed na przykład trudnym czasem roku pandemii, bo ja przez cały rok 2019 mówiłam o tym, buduj swoje zasoby, w strefie abonenta też, kiedy był w roku 2019, na Holisie w strefie abonenta też dawałam wskazówki, buduj swoje zasoby, buduj i później było dla mnie wielkim szczęściem, kiedy pisały do mnie moje klientki, pisali do mnie moi klienci, że ten czas pandemii jest dla nich czasem trudnym, ale nie finansowo. Jest dla nich po prostu czasem trudnym, bo nie mogą wyjść, no, są te liczne ograniczenia itd., ale są zabezpieczone, I czy są zabezpieczeni i to jest właśnie ta niesamowita siła siódemki denarów, Saturna w byku Saturn w byku e, to jest energia, która uczy cierpliwości w budowaniu stabilności Saturn to jest wspaniały nauczyciel e, każda osoba, którą znam, która pokochała Saturna i jego taką bardzo merytoryczną energię bardzo dobrze się ma i emocjonalnie i finansowo. Saturna nie można się bać, Saturna trzeba pokochać, zrozumieć, przytulić do serca i jego energię, sprawdzić w którym domu tę energię saturniczną się ma, w swoim własnym domu horoskopowym i bardzo z tą energią pracować mój Saturn jest moim największym opiekunem, tylko ja przez lata zdobywania wiedzy o energiach wyższych nauczyłam się korzystać z siły mojego Saturna, także to jest tutaj dla was taki, taki, przekaz, taki przekaz żebyście nie łamali się, jeżeli na coś trzeba będzie po prostu dłużej poczekać i domykamy przesłanie takie rada taka rada właśnie takie przesłanie karta księżyca nie bój się iść za marzeniami nie bój się wyjść z nocy do dnia porzuć lęki bo przeszłość po pierwsze nie równa się przyszłości a po drugie to że zdejmiesz ze swoich myśli czy swoje własne myśli oczyścisz z jakichś stereotypów to tylko ci wyjdzie na dobre i mniej lęków będzie, będzie w tobie trójeczki kochane no macie wyborne czytanie ściskam was mocno wszystkiego dobrego buziaki i teraz czwóreczki teraz czwórki dobrze składamy karty czwóreczki jestem z wami no i zaglądamy w tę energię. Wy, my, za cztery lata, gdzie my możemy za te 4 lata dojść? 10 kielichów. Piękna energia. Cudownie w ogóle na tej karcie jest pokazana dziesiątka kielichów. Zobaczcie, jest sobie mama, tata i dzieciaki, które, jak zwrócicie uwagę, to zobaczycie tutaj przepiękną tęczę. Kiedy wychodzi tęcza? No zawsze po burzy, prawda? A więc ten czas najbliższy to będzie taki czas leczenia się po różnego rodzaju zawirowaniach. E, mnóstwo ciepła domowego, e, zadowolenia, szczęścia, satysfakcji. Też taki czas dumy z tego, co osiągnęliście. Co osiągnęliśmy? Zobaczymy, co nam tutaj dochodzi do tej dziesiątki kielichów. Pięknie, dziewięć mieczy. To jest też czas fenomenalnego wyciszenia myśli. Ale to wyciszenie myśli to nie tylko efekt pracy nad przekonaniami, ale to jest też wejście w taki czas, gdzie nic z zewnątrz, żadne zewnętrzne aktywności nie będą nam tych myśli burzyć. Dlaczego? Zobaczcie, tu jest Mars, symbol aktywności. To jest też symbol znaku Barana, prawda? Mars, energia pierwszego domu horoskopowego, czyli naszego pokazywania się do świata. Bliźnięta zarządzają trzecim domem horoskopowym, aktywnością, umysłową, kontaktami z ludźmi i tak dalej, nauką. W związku z tym widać, że w ostatnim czasie poprzez dużą aktywność, zmianę w patrzeniu na świat, zmianę w pokazywaniu siebie samego do świata, yy, będziecie mogli przełożyć na szczęśliwe życie rodzinne. To jest tak, jakbyście w ostatnim czasie, w ostatnim czasie, ja bym powiedziała, nawet przez ostatnich 9 lat, ostatni 9-letni cykl, pracowaliście bardzo nad tym, żeby wreszcie był spokój, było szczęście, było spełnienie, ale kluczem do osiągnięcia tego szczęścia i spełnienia jest zawsze odpowiedzieć sobie co mi da szczęście, co mi da spełnienie to jest bardzo ważne, ja zawsze tutaj proponuję stawiać na coś ja pracuję bardzo często z klientami według takiej cudownej metody, to jest racjonalna terapia zachowań, która Mówiąc krótko, sprowadza się do tego, do odpowiedzi na pytanie, co zyskam, co stracę, kiedy podejmę taką decyzję, kiedy zostanę w takim środowisku, co zyskam teraz, ale co stracę w dłuższej perspektywie czasu. Także to jest bardzo ważne, że w ciągu tych najbliższych czterech lat nic z zewnątrz nie będzie na ten spokój e, rzucało cienia, ale dlaczego? Dlatego, że nastąpiło to przewartościowanie na poziomie tego, czy nastąpi w ciągu 4 lat przewartościowanie, jak ja chcę wychodzić do świata, z czym, na jakich kontaktach mi zależy, czego chcę się uczyć, kim chcę się otaczać. Karta umiarkowania, no więc bardzo spokojny czas się zapowiada. Czas, w którym... Będziemy mogli, znowu pokazuję tę kartę z bliska, zobaczcie, jak jest przepięknie y, pokazane. Słońce i księżyc, zbalansowanie y, lęków z potrzebami, lęków, z pragnieniami, ograniczeń, y, nocy, tego co w nas takie niedoprecyzowane jeszcze, czego nie widzimy precyzyjnie, z tym co widzimy bardzo jasno i trzeźwo, dla wielu osób może to być zapowiedź, zresztą zaraz zobaczymy, przebranżowienia się, tak, czwórka denarów, czwórka denarów mówi o tym, tej słońce w koziorożcu, mówi o tym, że wiele osób będzie w tym najbliższym czasie zmieniać obszar zainteresowań materialnych, będzie zmieniać w ogóle podejście do gromadzenia co mamy jeszcze? Trzy denary, zdecydowanie będziecie też zmieniać, będziemy zmieniać sposób podchodzenia do współpracy, do działań z innymi osobami do tego co nam daje szczęście, co nam nie daje szczęścia bardzo, widać tutaj, że te osoby, które planują wchodzić w różnego rodzaju współpracę będą do tych współprac podchodzić w taki właśnie sposób, Okej, okay, współpracuję ale dlatego, że w tym miejscu chcę się rozwijać chcę uniknąć przelewania z pustego w próżne chcę, żeby mi to dało szczęście chcę, żeby mi to dało również dobrobyt tu widać, że Zmienia się w ogóle u Was definicja dobrobytu. U nas zmienia się definicja dobrobytu. Na jaką? Z jakiej? O, właśnie, z jakiej? Paśmieczy? Na jaką? As mieczy. Definicja dobrobytu. W paśmieczy mieczy człowiek jest takim uczniakiem. W asie mieczy człowiek jest propagatorem pewnej idei, więc jeżeli zestawiamy te karty z trójką denarów a zestawić je trzeba z trójką denarów bo one są dopowiedzeniem do tej trójki denarów to widać tutaj coś niesamowitego czyli przejście taki, taką transformację mentalną gdzie człowiek z uczniaka przechodzi tak jak powiedziałam w kreatora pomysłów jest bardzo decyzyjny nie boi się tych decyzji podejmować a te decyzje tutaj w tym przypadku nie boi się zarządzać też swoim potencjałem bo trójka denarów to jest z jednej strony to jest tworzenie w grupie ale z drugiej strony jest to też niesamowita yy, siła własnych umiejętności wnoszenie dużej ilości kreatywności pomysłów to jest też taka karta, która mówi o wywyższeniu, o zarządzaniu grupą przy tym asie mieczy. Także dla wielu osób szykuje się ogromny awans. Ogromny awans. Awans, który przekujecie i na y, finanse, ale przede wszystkim na takie osobiste spełnienie. Osobiste spełnienie, które da właśnie to pogodzenie w Was, tego. Y, tej nocy i dnia, czyli ja zawsze mówię, w nocy marzymy, a w ciągu dnia te marzenia realizujemy i tutaj macie ogromną szansę czy mamy ogromną szansę to właśnie spełnić yy, dla siebie piękne karty jeszcze potrzebuję jedno powiedzenia. patrzę na te karty umiarkowania na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie popaść właśnie z takiego przelewania, w takie przelewanie z pustego w próżne na co zwrócić uwagę przede wszystkim na 8 denarów 8 denarów to jest słońce w pannie panna szósty dom horoskopowy czyli nasze zdrowie praca sprawy ogólnie zawodowe, przede wszystkim zdrowie i praca, ten balans pomiędzy aktywnością zawodową, a naszą sferą y, zdrowia i stylu życia. I teraz, co jest bardzo ważne? Słońce, wiadomo, jest to energia piątego domu, horoskopowego domu. Ja to nazywam domem rozrywki. Bardzo ważne, aby z umiarem do wszystkiego podchodzić, dbając o balans pomiędzy pracą a zabawą. Naprawdę tak bardzo należy to wyważyć, tak? dlatego że jakiekolwiek przemęczenie czy przemęczenie lenistwem, lenistwem też się można zmęczyć, zmęczenie własną handrą, e, zmęczenie w ogóle prokrastynacją to jest, czyli takim e, opóźnianiem działań, e, czy zmęczenie pracoholizmem to jest wszystko to, co będzie potem spowalniało Waszą aktywność czy naszą aktywność. Dlatego bardzo ważne, żeby ten balans był, tak? Tu też się pokazuje aspekt regeneracji snu, bo mamy księżyc, diety, karta słońca. Ja ostatnio coraz bardziej zaczynam dostrzegać, pracuje nad tym i tworzy powoli w jakiś sposób właśnie przyporządkować karty tarota, energie tarotowe do stylu życia, tak? No i właśnie tutaj w karcie umiarkowania bardzo ważne jest to, by zadbać o energię swoją własną w nocy, kiedy regenerujemy się, kiedy nasze organy się regenerują, by później te zregenerowaną energię przekuwać na sukces w ciągu w ciągu dnia e, dobrze to teraz sobie popatrzymy głębiej za te 4 lata kochankowie wspaniały czas jeżeli ktoś z was kochani e, marzy o tym żeby za 4 lata znaleźć się w serdecznym dobrym fajnym związku czy z drugim człowiekiem czy zawodowym no to to jest e, czas naprawdę wyjątkowego budowania 9 denarów, zobaczcie, dużo kart denarowych się tutaj pojawia, bo będzie to wyjątkowo twórczy czas pod względem właśnie materialnym i mamy ósemkę kielichów, yy, zaraz zobaczymy od czego będzie zupełne odejście za yy, po tym czasie, Kochani, to jest energia, która mówi o uwolnieniu ostatecznym za te cztery lata od wszelkich ograniczeń, wszelkich problemów, ale też mówi o tym, że w ciągu tych czterech lat możecie zupełnie odejść od jakichś przekonań, możecie zupełnie odejść od jakichś relacji, możecie zupełnie odejść od swojego stylu bycia, który macie na ten moment ja patrzę na to, bo mam tutaj tego pazia mieczy, że odejdziecie, ostatecznie odejdziemy, tak? Od takiego braku wiary w siebie i niedowartościowania, od takiego ciągłego myślenia, ojej, jeszcze tego nie umiem, tego nie umiem. Tu będzie skupienie na tym, co ja potrafię, tak? W tej trójce denarów, co już mogę przekuwać na profity, co ostatecznie... Yy, będzie dla mnie wielką nagrodą. Ja tutaj też chciałam zwrócić uwagę, bo tu mamy kartę drużynową, karta kochanków, kartę współpracy. Tu mamy dziewiątkę denarów. I tu muszę dopytać, a to jest karta taka bardzo liderska. To jest karta, która mówi o samodyscyplinie, pewności siebie, o takim dużym indywidualizmie. Więc musimy zobaczyć sobie, co tu mamy. Mamy siedem buław. Bardzo ważna informacja, żeby współpracując, bo tu mamy współpracę, tu mamy współpracę, nie popaść w jakiekolwiek uzależnienie. Zawsze chronić swoją niepowtarzalność. To jest taka informacja na ten, na ten najbliższy czas. No i przesłanie. Jestem w dobrych rękach, to tylko zmiana. No jesteś w dobrych rękach, bo jesteś w swoich rękach. Wszelkie mosty przekraczam radośnie i bez trudu. Wszystko, co stare, zmienia się w cudowne, nowe doświadczenia. Moje życie staje się coraz lepsze. Tutaj widać, tutaj widać rzeczywiście, że następuje takie przeobrażenie mentalne. Tak? Dużo wiary w siebie tutaj widać. No i takie ostateczne przesłanie, informacja na ten najbliższy czas kochankowie czyli współpracuj wybieraj, nie bój się wybierać to jest bardzo ważne, nie bój się wybierać tak? nie bój się podejmować decyzji no, co tu mamy z ostrością teraz, czy może teraz uda mi się pokazać Ci tę kartę no, widać, że nie jest mi dane o, teraz może będzie ją lepiej widać karty są bardzo połyskliwe być może dlatego dwa razy karta kochanków nie bój się wyborów nie bój się tak konfrontacji nie bój się aktywnie dbać y, o partnerstwo nie bój się mówić o swoich potrzebach trzeba pamiętać o tym że mm, kochankowie zawsze mówią o tym że jak jesteś na rozdrożu tak, to Idź za swoją potrzebą, nie za tym, co wypada, nie za tym, do czego jest tutaj w tej dziewiące mieczy e, przywiązany często destrukcyjnie, toksycznie twój mózg. Nie idź za swoimi wyobrażeniami, a idź za racjonalną, swoją własną potrzebą. E, dopowiemy tych kochanków, bo skoro dwa razy pokazała się ta karta, to znaczy, że to jest coś bardzo ważnego. Karta maga. Jeżeli będziesz mieć wątpliwość, co wybrać, wybierz zawsze trudniejszą drogę kreowania. Mac to nie jest ktoś, kto chodzi na łatwiznę, tak? Wybierz trudniejszą drogę, a ona będzie dla Ciebie bardziej efektywna i bardziej owocna. Wszystkiego, co najpiękniejsze, kochane czworeczki, mamy czytanie przednie, a więc niech się dzieje. I wszystkim dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Całuję mocno i ściskam. Pa, pa.